I powtórnie, tyły takich małych domków w zabudowie deweloperskiej Strachowicka we Wrocławiu Ciekawy widok o tyle, że bardzo rzadko ktoś tędy przechodzi